Samo oglądanie zawartości file systemu, listowanie plików czy też ich wyszukiwanie to nie wszystko co chcemy robić z plikami. Chcemy też móc wykonywać takie operacje jak kopiowanie, przenoszenie czy usuwanie plików i do tego również mamy odpowiednie komendy. Kopiowanie umożliwia nam komenda CP, która przyjmuje co najmniej dwa argumenty – ścieżkę lub nazwę pliku źródłowego oraz ścieżkę lub nazwę pliku bądź katalogu docelowego. Możemy też podać kilka plików źródłowych pod warunkiem, że celem będzie katalog, wtedy zostaną przekopiowane wszystkie te pliki z zachowaniem swojej oryginalnej nazwy do wskazanego katalogu. Jeżeli chcemy przy pomocy CP kopiować katalogi, musimy podać opcję minus -R, czyli rekursywne kopiowanie katalogów wraz z podkatalogami, kolejnymi podkatalogami itd. Podobnie działa opcja minus A, przy czym zachowuje ona atrybuty plików takie jak np. data modyfikacji, a jeżeli wywołujemy ją z odpowiednimi uprawnieniami to również skopiowane zostaną uprawnienia, właściciel, grupa właścicielska i tym podobne. Standardowo CP nadpisze bez pytania pliki docelowe, jeżeli takowe istnieją z wyjątkiem plików tylko do odczytu, w ich wypadku zapyta się o nadpisanie. Zachowanie to można zmienić opcjami minus "-i", która spowoduje, że CP zawsze będzie pytał o nadpisywanie plików oraz "-f", która spowoduje, że CP nigdy nie będzie pytał o nadpisywanie plików. Stosowana jest opcja, która wystąpiła jako ostatnia w linii poleceń. Podobnie do CP działa komenda MV, z tym, że zamiast tworzyć kopię, przenosi ona plik do innego katalogu, pod tą samą lub inną nazwą, jeżeli przenoszenie jest w obrębie jednego katalogu, to MV jedynie zmienia nazwę. Tutaj tak samo w pierwszym argumencie podajemy źródło, a w drugim cel, którym może być nowa nazwa pliku, nowa ścieżka pliku lub ścieżka do katalogu, w którym plik ma zostać umieszczony. Podobnie jak w CP, gdy ostatnim argumentem jest katalog, to możemy podać wiele plików źródłowych, które zostaną przeniesione do tego katalogu. Przenoszenie katalogów nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych opcji, natomiast pytanie o nadpisywanie działa tak jak w przypadku CP. Do usuwania plików służy komenda RM, która usunie wszystkie pliki określone w jej argumentach, Podobnie jak CP to polecenie posiada opcję minus "-r", służącą do rekursywnego kasowania katalogu wraz z zawartością, bez tej opcji RM odmówi kasowania katalogów, posiada także opcje minus "-i", i minus "-f", działające analogicznie jak w przypadku CP i MV. Jeżeli chcemy utworzyć katalog możemy się posłużyć komendą mkdir, katalog możemy usunąć komendą rmdir, przy czym komenda ta usuwa tylko i wyłącznie katalogi puste, Ostatnią rzeczą związaną z tego typu operacjami na plikach jest tworzenie linków, czyli odniesień do jakichś plików z użyciem innej ścieżki. Do tworzenia linków służy komenda ln, która ma składnię analogiczną do CP, czyli również podajemy pliki źródłowe, a później podajemy cel. Plików źródłowych również może być kilka pod warunkiem, że cel jest katalogiem. Do ważniejszych opcji LN należy zaliczyć S, która tworzy linki symboliczne zamiast domyślnych linków twardych oraz R, która powoduje użycie ścieżki względnej w tworzonych linkach symbolicznych. Warto zauważyć, iż w odróżnieniu od CP polecenie LN nie ma opcji do działania rekurencyjnego. Jeżeli chcemy utworzyć kopię katalogu, w której zamiast kopiowania plików tworzone byłyby linki do nich, to możemy wywołać CP z odpowiednimi opcjami. Należy powiedzieć kilka słów o tym, jak działają linki oraz czym się różnią linki twarde od linków symbolicznych. Link twardy jest innym dowiązaniem na te same dane na dysku twardym. Mamy tutaj kilka poziomów dostępu do danych znajdujących się na dysku twardym, fizyczną lokalizację tych danych gdzieś na dysku, coś co można by w uproszczeniu nazwać uchwytem do takich danych nazywany iNode oraz wpis w katalogu, który określa nazwę pliku i odnośnik go odpowiedniego uchwytu iNode'a. Link twardy, który widzimy na ilustracji zaznaczony kolorem czerwonym, utworzony komendą lnplik 2 txt link 1 txt stanowi po prostu kolejne dowiązanie do tych samych danych, do których dowiązaniem był plik2txt. Ze względu na taką naturę linków twardych ograniczają się one do pojedynczego systemu plików urządzenia, na którym znajdują się dane. Typowo nie jest również dopuszczalne tworzenie linków twardych do katalogów. Spróbujmy utworzyć link twardy. Należy pamiętać, że najpierw podajemy plik, do którego tworzymy link, a później podajemy nazwę lub ścieżkę do tworzonego linku, analogicznie jak w komendzie CP czy MV. W wyniku polecenia LS widzimy, że powstał plik link 1.txt, ale również zmieniła się pewna informacja dotycząca oryginalnego pliku plik 2txt. Poprzednio pomiędzy uprawnieniami a nazwą właściciela mieliśmy jedynkę, a teraz mamy dwójkę. Ta liczba wskazuje nam ilość dowiązań do danych związanych z danym plikiem. Warto zauważyć, iż rozmiar oraz uprawnienia obu plików są takie same. Jeżeli wypiszemy dane z link 1txt, dostaniemy dokładnie to, co mamy w oryginalnym pliku. Jeżeli do pliku coś dopiszemy w link 1txt, także się to pojawia. Nawet jeżeli skasujemy oryginalny plik, to z użyciem linku twardego nadal mamy dostęp do danych. Zmieniła się natomiast ilość dowiązań i wynosi ona teraz 1. Dane zostaną usunięte, a dokładniej oznaczone jako do nadpisania w momencie, gdy ten licznik odwołań spadnie do zera. Jak widać, link twardy jest równoważny oryginalnemu plikowi, ale dane na dysku twardym trzymane są tylko w jednym miejscu. Warto także zwrócić uwagę na wpisy związane z kropką i dwiema kropkami. Są to automatycznie tworzone dowiązania typu link twardy odpowiednio do katalogu bieżącego i nadrzędnego. Liczba dowiązań do kropki to 2 plus liczba podkatalogów, a liczba dowiązań do dwóch kropek równa jest liczbie dowiązań do kropki w katalogu nadrzędnym. Link symboliczny, który widzimy na ilustracji zaznaczony kolorem niebieskim, stanowi wpis w strukturze katalogu informujący, że pod daną nazwą w naszym przykładzie link2.txt jest odniesienie do innej ścieżki w naszym przykładzie plik 1txt jest on w istocie odniesieniem do innej ścieżki, a nie danych na dysku jako takich. Dzięki takim cechom linki te mogą wskazywać na pliki położone na innych urządzeniach, systemach plików. Linki symboliczne możemy tworzyć do dowolnych obiektów w systemie plików, także katalogów. Link symboliczny tworzymy podobnie jak link twardy, tyle że dodajemy opcję "-s". Jak widzimy, link symboliczny jest pokazywany inaczej przez LS ma inny rozmiar niż nasz plik źródłowy, a dodatkowo LS wskazuje, że jest to link symboliczny poprzez oznaczenie typu pliku jako L i podanie ścieżki, na którą wskazuje. Link symboliczny funkcjonuje podobnie do linku twardego, zapewniając dostęp do tych samych danych przez dwie różne ścieżki. Podawany rozmiar linku symbolicznego wynika z długości przechowywanej ścieżki. Tyle danych zawiera sam link symboliczny, natomiast rozmiar pokazywany przez DU dla linku symbolicznego będzie wynosił 0, gdyż sam link nie zajmuje osobnego miejsca na dysku, a jedynie zwiększa rozmiar zajmowany przez strukturę opisującą katalog. Należy mieć świadomość, iż w przypadku linków symbolicznych nie mamy takiego podobieństwa linku do obiektu, na który był wskazuje link, jak w przypadku linków twardych. W przypadku linków symbolicznych, usunięcie pliku na który wskazywał link, czy też nawet zmiana lokalizacji bądź nazwy takiego pliku, prowadzi do tego, że link symboliczny staje się linkiem zerwanym i tracimy dostęp do danych z wykorzystaniem tego linku. Jeżeli plik na który wskazywał link zostanie skutecznie usunięty, czyli nie będzie ani tego pliku, ani linków twardych do niego to dane też zostaną usunięte, bez względu na to już wskazywały na nie jakieś linki symboliczne, czy nie. Polecenie LN standardowo zapisze do tworzonego linku dosłownie podaną w linii poleceń ścieżkę. Oznacza to, że możemy tworzyć linki symboliczne do nieistniejących plików, ale też przez pomyłkę możemy utworzyć błędne dowiązania. Należy mieć świadomość, iż ścieżki względne zapisane w linku nie są interpretowane względem bieżącego katalogu roboczego, czy nawet katalogu użytego w ścieżce dostępu do linku, a względem katalogu, w którym znajduje się link.